W naszej bibliotece fantasmagorii m, oczywiście nigdy nie działamy według schematów. Zawsze sięgamy po nowe formy, takie, które są dosyć nieoczywiste i które przełamują właśnie te schematy myślenia, że w bibliotece pracuje się w ciszy, w spokojnie i można korzystać tylko z takich form jak spotkania autorskie, warsztaty, prelekcje. My poszłyśmy dużo głębiej, i stwierdziłyśmy, że y, zaczniemy realizować z naszymi seniorami y, teatr. Świetnie się bawię przy nagrywaniu sztuk, szczególnie tutaj w no, dwóch brałem udział. Mam nadzieję, że tego będzie jeszcze więcej. No i mi się wydaje, że atmosfera, która tutaj panuje, będzie tak, takim wspaniałym dla mnie wspomnieniem. I Jestem na każde zawołanie tutaj pań, które to organizują i mogę zagrać każdą rolę. Męską, żeńską, co tylko będą chcieli, nawet małych dzieci. Biblioteka to przede wszystkim miejsce spotkań. Spotykamy się tutaj nie tylko z mieszkańcami Woli, ale również z tymi osobami, które mają sentyment do naszej biblioteki. Geocaching jest jednym ze sposobów na odkrywanie czytelniczych skarbów. To taka współczesna zabawa, poszukiwanie skarbów. Wystarczy wpisać współrzędne, geograficzne w bezpłatną aplikację Mapy Google i ruszamy ku przygodzie. Jeśli decydujemy się na ukrycie własnej skrytki, warto zadbać o ciekawy opis, o informacje o cechach tej skrytki, czyli na przykład o jej rozmiarze, o tym, czy jest dostępna dla dzieci, czy dla osób z niepełnosprawnościami. Możemy też dodać jakieś zaszyfrowane podpowiedzi, gdzie nasz skarb jest ukryty. Ta skrytka obowiązkowo zawiera logbook, czyli książeczkę, w której odkrywcy wpisują swoje dane. Takim miłym akcentem są równe drobiazgi, które możemy zostawić dla naszych odkrywców. Mogą je oni zabrać ze sobą i zostawić coś dla kolejnych znalazców. Escape to metoda, która świetnie sprawdzi się zarówno w bibliotekach miejskich, jak i szkolnych. Kooperacja, kreatywność, komunikacja to cechy, które dzięki tej metodzie są doskonale rozwijane. Jeżeli myślicie o zajęciach, które wciągną czytelników i czytelniczki w świat literatury i książki, a jednocześnie połączą ze sobą aspekty historii, geografii, matematyki, czy cokolwiek przyjdzie Wam do głowy, sięgnijcie po escape Prumy. Moje wrażenia są bardzo pozytywne, ponieważ Escape Room miał taką, taki element edukacyjny, ale też taki młodzieżowy, że tak powiem. Można było się trochę rozerwać, ale też trochę przypomnieć sobie wiadomości. Pomysłów i inspiracje na niestandardowe i ciekawe zajęcia dydaktyczne można szukać wszędzie dookoła siebie. Tak zaczęła się moja przygoda z Escape Roomami. Po prostu jeden z nich odwiedziłem. Razem z koleżankami stwierdziłyśmy, że takim nowoczesnym, fajnym sposobem będzie nagrywanie audiobooków lub podcastów. My wybrałyśmy podcasty i naszym tematem przewodnim jest fantastyka, gdyż każda z bibliotekarek tutaj pracujących jest fanką lub też w przypadku niektórych fanatyczką fantastyki. Cały cykl naszych podcastów skupia się wokół różnych tematów powiązanych z fantazy. Przede wszystkim skupiamy się na książkach, które są u nas na półkach no wiadomo, żeby czytelnicy przyszli po nie do nas. Szczęśliwie złożyło się, że w tym samym budynku co biblioteka mieści się studio nagrań, z którym chętnie współpracujemy. Biblioteka publiczna dzielnicy Wawer miasta stołecznego Warszawy jest również instytucją mobilną. Docieramy do szczelników za pomocą się tego roweru. Do wrzutomatów, do książkomatów. Robimy wszystko, by dotrzeć do szczylników w sposób nieoczywisty, ale atrakcyjny. Jak to się dzieje? Od po prostu tak. Chociażby w tym roku byłam chora i mogłam zadzwonić do mojej biblioteki w Aninie na trawiastą i do pani Magdy, do pani Teresy i powiedzieć: Potrzebne książki, żeby pocieszyły każdy dzień. I. Marcin na swoim wspaniałym rowerze w torbie pełnej książek przywiózł i dla mnie. I było wspaniale z książką, z rodziną i waninie.